jak siadać i wstawać z krzesła. Jest to czynność, którą wykonujemy zupełnie automatycznie, ale w momencie, kiedy mamy uraz, musimy szczególnie myśleć o bezpieczeństwie i o tym, żeby zaangażować jak najwięcej partii mięśniowych, tak jak mięśnie brzucha, mięśnie miednicy czy mięśnie obręczy barkowej. Wstajemy jak najbliżej krzesła, tak żeby tyłami nóg czuć granicę tego krzesła, stopy na szerokość bioder. Wypychamy biodra do tyłu i w tym samym momencie pochylamy klatkę piersiową i głowę do przodu, ale nie zginamy głowy w dół. Obie ręce mamy przygotowane tak, aby położyć je na krześle i żeby były dodatkowym wsparciem. Opieramy się na rękach i lekko siadamy na krześle. Jeżeli nasze biodra są odsunięte od oparcia, sugeruję, żeby przejść biodrami do tyłu, przesunąć się do tyłu, tak aby plecy zostały komfortowo oparte o oparcie. Stając, przesuwamy biodra na granicę krzesła. Przechodzimy tymi biodrami do granicy krzesła. Trzymamy kolana i stopy na szerokości bioder. Jedna stopa cofnięta lekko do tyłu, wspięta na palcach. Przenosimy klatkę piersiową do przodu. Odpychamy się obiema rękoma od krzesła i stajemy do pozycji pionowej. Zanim zaczniesz chodzić, złap równowagę. I nie spiesz się z chodzeniem po wstawaniu, ponieważ możesz się zakręcić w głowie i możesz stracić równowagę. Pokażę Wam, jak wygląda ten proces z boku. Stajemy jak najbliżej krzesła, tak żeby nasze nogi opierały się o krawędź krzesła. Wypychamy biodra do tyłu i przenosimy klatkę piersiową i głowę lekko do przodu. Rękoma chwytamy krzesło i powoli opuszczamy się w dół. Staramy się nie upadać całym ciężarem ciała, tylko powoli opuścić nasze biodra w dół. Przesuwamy biodra do tyłu tak, żeby plecy mogły swobodnie oprzeć się o oparcie. Wstając musimy przesunąć się na krawędź krzesła. Jedną nogę cofamy lekko do tyłu Druga noga jest płaska na podłodze, przechylamy plecy i głowę lekko do przodu i obiema rękoma odpychamy się od krzesła, wstając dołączamy nogi, dociskamy do podłogi i łapiemy równowagę. Pamiętajcie o tym, żeby używać obu rąk, używanie tylko i wyłącznie jednej ręki może powodować urazy i bóle w barku. Także jeśli tylko możecie, używajcie dwóch rąk do odpychania się od krzesła. Wszystkie te informacje zawarte są w darmowym pliku do pobrania pod tytułem jak siadać i wstawać z krzesła.